Parę zdań przypomnienia, kiedy kierują Cię na kurs reedukacyjny, oczywiście jako kierowcę. Chodzi tutaj o kurs w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Czasami jest tak, że cieszysz się z tego, że już przeszedłeś procedurę, dostałeś wyrok sądowy, prawo jazdy zwracają Ci tam za jakiś czas, a nagle przychodzi Złowieszczy list, a w zasadzie złowieszcze y, trzy listy. I zapytanie mojego widza. Witam. Mąż miał zabrane prawo jazdy na pół roku za jazdę po alkoholu przez sąd. Gdy minął wyrok, otrzymał skierowania na badania lekarskie, psychologiczne i kurs reedukacyjny. Dlaczego dopiero po upłynięciu wyroku dostał te skierowania? Czy nie powinny one być wydane wcześniej? Jeszcze przed upłynięciem wyroku. Dziękuję bardzo. No, rozumiem tą frustrację. Natomiast, według mnie, w obecnym trybie prawnym starostwo zrobiło wszystko poprawnie, chociaż długi okres oczekiwania może być jakiś taki właśnie frustrujący. I zacznę od bełkotu prawnego, którego nie lubię. Chodzi tutaj głównie o ustawę o kierujących pojazdami i artykuł 99 ustęp 1 tejże ustawy. Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy, a być może i ciebie na kurs redukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Jeżeli kierowałeś pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego, podobnie do alkoholu. Czyli ten warunek kierowca spełnił, ponieważ było to tylko na pół roku, to nie był to stan nietrzeźwości, a jedynie stan po użyciu alkoholu, czyli wykroczenie. No, przechodzimy do ustępu drugiego artykułu 99 tejże ustawy kierujących pojazdami, starosta wydaje decyzję administracyjną z urzędu na podstawie informacji uzyskanych od administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji. Czyli, jeżeli sąd wyda jakiś wyrok, to ten sąd przekazuje administratorowi danych lub w jakiś inny sposób temu starostwu. Natomiast, jak ten starosta to otrzyma, to dopiero może ruszyć jakaś procedura i całkiem możliwe, że trwa to kilka miesięcy. I starosta po skierowaniu i ukończeniu przez Ciebie kursu reedukacyjnego, zwrotnie kieruje tą informację do administratora danych o skierowaniu Cię na odpowiedni kurs reedukacyjny i mam nadzieję, że go ukończysz. No, ukończenie polega w zasadzie na odsiedzeniu dwa dni i zapłaceniu kilkuset złotych. Ta sama procedura dotyczy też badań lekarskich i psychologicznych za alkohol, czyli starosta bierze informację skądś tam i dopiero jak tą informację dostanie, no to zrusza z jakąś procedurą. Parę zdania o tych kursach y, są prowadzone odpłatnie przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego i taki Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego y, po ukończeniu tego kursu wyda Ci zaświadczenie, że uczestniczyłeś we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach. Y, artykuł 101 pierwszy pierwszy ustawy o kierujących pojazdami, bardzo ważny osoba skierowana na kurs reedukacyjny jest zobowiązana do odbycia kursu w terminie miesiąca od doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu. No i oczywiście, jak ukończysz ten kurs, to musisz przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji od, o skierowaniu. Czyli można by powiedzieć, że masz dwa tygodnie jeszcze takie od tego miesiąca, prawda? Oczywiście, artykuł 102 ustęp 1 o zabraniu ci prawa jazdy. Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku, gdy osoba posiadająca prawo jazdy nie przedstawiła w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu kursów reedukacyjnych. Czyli jeżeli nie poszedłeś na kurs no to od razu starosta yy, rozpoczyna następną procedurę, czyli zabrania tobie prawka, czyli odradzam zwlekania z ukończeniem kursu. Niestety musisz te cztery stówki, czy ile to tam kosztuje wziąć, zapisać się na najbliższy kurs, no i przedstawić zaświadczenie staroście. Reasumując to wszystko, wydaje mi się, że ten długi okres oczekiwania po wyroku sądowym jest spowodowany jakimiś sprawami proceduralnymi kursy i te badania lekarskie oraz psychologiczne są w pewien sposób jakąś taką dodatkową karą za jazdę po pijaku. Tu płacisz, tam płacisz, no jak tam policzysz wszystko do kupy, to może iść 10 tysięcy się zbierze, jak jeszcze sobie zafundujesz prawnika, to jeszcze więcej. No i mm, pewnie poniekąd jest cel taki pośredni tych badań, czy kursów oprócz zbadania twojego stanu zdrowia i stanu psychicznego oraz jakoś zreedukowania ciebie, to ma to pełnić jakąś rolę odstraszającą poprzez płatności dosyć takie sowite, aby cię odstraszyć od recydywy i ponownego wsiadania za kierownicę na podwójnym gazie. No, na tym kończę. Jeżeli miałeś jakieś swoje perypetie z odbyciem tego kursu, z odbyciem badań lekarskich, odbyciem badań psychologicznych. Dostałeś skierowania na te badania oraz kursy bardzo późno. Napisz to w komentarzu do tego wideo. Opowiedz wszystkim nam, jak to się skończyło. Jeżeli oczywiście chcesz zasubskrybować kanał, tutaj kliknij w to kółeczko. Potem oczywiście naciśnij taki dzwoneczek, który będzie Cię informował o moich filmach lub obejrzyj kolejny filmik z badań kierowców.